No i tak wygląda główny deptak promenada w Tucepi. Obecnie puściutka, ani tam nikogo, ani po drugiej stronie nikogo. Oczywiście basen jest dostępny w tej chwili tylko i wyłącznie dla nas bo nie ma tutaj jeszcze żadnych gości jesteśmy pierwszymi gośćmi w zasadzie to chyba jesteśmy pierwszymi gośćmi w całej miejscowości bo nie widzieliśmy kompletnie żadnych turystów a po czym poznać że basen jest tylko do naszej dyspozycji no bo na leżakach nie ma ręczników zobaczcie żaden leżak nie jest zarezerwowany ręcznikiem Chociaż wiem, że teraz serwisanci na plażach z leżakami się wycwanili, jeżeli ktoś zostawia ręcznik na, jako rezerwacja swojego leżaka, czy też w, przy basenie w hotelu, to idzie wieczorem serwisant, zbiera wszystkie ręczniki i na drugi dzień możemy swój ręcznik kupić na targu, okazjonalnie za 30 euro ręcznik plażowy. <śmiech> no, oczywiście to żart, no, ale... Jak dla mnie zostawianie ręczników na leżakach to takie trochę buractwo, no ale każdy ma swoje zdanie, nie? Wiesz? Materiał no, się kończy. Robimy sobie spacerek dzisiaj wybrzeżem do Makarski. Mamy z Tucepi do Makarski wybrzeżem około 7 km. No i po Makarskiej zrobimy jeszcze kilka kilometrów, więc dystans będzie pewnie między 15 a 20 km z bucika wybrzeżem promenadą w tucepi później przez las piniowy takim szlakiem lekko trekkingowym no i makarska i z powrotem z buta. temperatura 22 stopnie w cieniu, mięśnie mnie bolą po bieganiu także na rozruszanie dzisiaj ja dzisiaj nie biegałem, bo nie mi mięśnie bolą tak wygląda główna ulica przejazdowa przez Tucepi Jeszcze na razie jest spokój, turystów nie ma Ale zauważyliśmy, że nie ma nigdzie przejścia dla pieszych, więc tutaj sobie robimy Tutaj mamy zejście do morza I tędy sobie chodzimy, nie? Raz już mieliśmy postawić kroka na jezdni, a tu policja z naprzeciwka wyjeżdża <śmiech> I się Żyliśmy cofnąć I wąską ścieżką prosto do do morza. Teraz wszystko zaczyna kwitnąć i tutaj przy willach i pensjonatach zaczynają kwitnąć wszystkie kwiatki. Jest tak ładnie kolorowo, bo w sierpień, lipiec-sierpień to już jest wszystko wyschnięte na wiór. Nic nie chce rosnąć, tylko kaktusy. No, tak jak tutaj kobitka wystawiła sobie zestaw doniczek z kwiatkami. No i tak wygląda Główny deptak promenada w Tucepi Obecnie puściutka, ani tam nikogo ani po drugiej stronie nikogo Znaczy są dwie osoby, nie? No. I tym deptakiem będziemy teraz szli jakieś 3 km przez Tucepi a później wejdziemy w taki fajny las piniowy Znajdujemy się w centrum Tucepi Tuż przy Marinie O czym świadczą łódeczki i jachciki I tutaj chciałem właśnie pokazać Gdzie zawędrował, zawędrowały te koła Z młynu Właśnie tu, to są te koła z młynu wymontowane, one służyły właśnie do mielenia oliwek, na oliwę z oliwek. A skąd to wiem? No stąd właśnie, że tutaj jest podpis. Bo w przewodniku niestety żadnym, ani w, w, w tych internetowych, ani w papierowych, nic nie jest opisane na temat tej miejscowości, no i tego młyna. Tyle co z mapki, wyczytaliśmy. Skywalk. Tam chcę jechać. No, a tam jest ten Skywalk. Tylko, że jest nieczynny jeszcze. Podobno. Czekaj, gdzie. Nie tam. A, dobra, tutaj jest. Nie na tą górkę zumowałem. O, Skywalk, ale jest nieczynny, niestety. Czyli taki punkt widokowy. Droga jeszcze jest zamknięta. Prawdopodobnie jest albo zniszczona po zimie, albo gdzieś jeszcze leży śnieg z drugiej strony. Albo nie ma sezonu. Albo nie ma sezonu i nie chce się po prostu gościowi siedzieć w budce i sprzedawać i jeden bilet w ciągu dnia. Ale też wsparcia jakiegoś tam wielkiego nie mamy. Ja chcę. Możemy z buta tam iść, bo tam jest szlak prowadzi po tych skałach. No to ty spękałeś. Bo po tych skałach ty... można się wdrapać. A Pawłowi się podoba ten jachcik. No taki mógłbym mieć, ale na takie wycieczki jednodniowe tylko. Tak? Tylko jednodniowe? No, Dużego. bo na kilkudniowe to większy. Większy? Ale jeszcze mi nie stać. Może jak pójdę na emeryturę, to będziemy stać na taki jacht. <grym> I tutaj kontrast. Łódeczki rybackie. Ten pan codziennie rano wypływa, tym kutrem i łowi ryby. I o 10 wraca i można tutaj sobie zakupić rybki. A tutaj już typowe łódeczki, takie jak na polskich Mazurach. O, a pod spodem pływają ryby. Można by było złowić i No Nawet są takie patelniaki. To jaki patelniaczek płynie. to jakby wędkę rzucił, to moment by złowił na patelnię. Ten to patelniak. O, patelniaczki. Na patelnię? No, do smażenia. Mogłbym wędkę wziąć. To może to bym złowił jakiś. Chociaż w Marinie chyba nie wolno łowić. Zabronione jest. Bardzo fajny motyw z... Z bankiem zakopanym do połowy w ziemi. Mają zerwane limity, chyba. Minęliśmy miejscowość tu a teraz będziemy szli takim. E, no, lekko górskim szlakiem po skałkach to jeszcze jest trochę wybetonowane dla ułatwienia, ale za chwilę wejdziemy w normalną ścieżkę po wyjściu z Tucepi w kierunku północnym do Makarskiej już taki mamy szlak także dobre buty a nie klapeczki wskazane, jakby ktoś chciał się przespacerować tak jak my do Makarskiej i z powrotem po lewej Błękitny Adriatyk. O. Dotknij, dotknij. Wiecie jakbyś ułamała to yy, i wsadziła do ziemi, to by on normalnie by poszedł? Tak? bo u mnie w pracy jeden hoduje takiego kaktusa na parapecie. Przez 8 lat, z jednego takiego elementu wyrosły dwa nowe, przez 8 lat. Czyli bardzo wolno rośnie. No ten kaktus może mieć, podejrzewam, że nawet i 50 lat. Jak drzewo. Prawie jak z Winetu. W połowie drogi do Makarskiej robimy pit stop na zimny płyn. Natalia wzięła sobie zimne ożujsko. Ile kosztowało? 6,50. Czyli ceny jak w Polsce. Browarka. Jak smakuje? Wyśmienicie. Wyśmienicie? Zimne. A ja wziąłem dla odmiany takie piwko karlowacko, podobno od 1854 lagarek produkowany, 5% mocy ekstraktu 11,6, no czyli taki lekki. Zaraz sam napiję się i zaraz wam powiem jak smakuje. No, wziąłem parę łyków, no muszę powiedzieć, że w porządku, nie jest jakieś przesłodzone, zbytnio czuć goryczkę, czuć ten chmiel, także jedno na wypełnienie żołądka płynami i zaraz ciśniemy dalej. To piwko w puszce też kosztowało nas 10 kun, czyli 6,50. 10 kun. Zachysnęła się? 10 kun. Kun chorwackich, nie mylić z, z kunami leśnymi. Na zdrowie. Każdy, kto oglądał nasze filmy z Madery, tam gdzie mamy do czynienia z oceanem, ma teraz porównanie, jakie fale są na oceanie, jaka to jest potęga, a jakie fale są na morzu. Tutaj Morze adriatyckie. Bez porównania, nie? Coś tam chlupie. Sporo na skałach rośnie sukulentów czyli takiej roślinności, która wymaga niewiele do życia gleby a przede wszystkim du dużo słońca, no i też mało wody zobaczcie jak sobie tutaj doskonale radzi ten sukulent on wyrósł bezpośrednio ze skały nie? w środku tam gleby nie ma praktycznie żadnej magazynuje wodę w tych liściach i sobie jakoś radzi